La, la, tra la tra-la-la, życie ciemne strony ma Tra-la-la, tra-la-la, życie ciemne strony ma Ulice, piwnice, zabuki, tunele Ulice, piwnice, zabuki, tunele Wszędzie cienie, cienie, cienie Wszędzie ciemnie, ciemie, cienie Wszędzie ciemie, ciemie, ciemnie, tralala tralala Ciemne strony życia ma tralala tra Ciemne strony życie ma Oczy, uszy Pustka, pustka, pustka, wszędzie pustka, pustka, pustka, pralala, pralala, życie ciemne strony ma.